CREMPA SQUAD PRESENTATION Oglądam huberta. Nie mam komuni, a przychodzi koperta. Nie znam listu noży, a pójdę mi do domu. Nigdy nie podam mego cytatu nikomu. Duszek znowu płaczy, bo butunek wysadziłem. Dobra, elo, lecę, już na busa się spóźniłem.